Odejmij liczby, uprość wynik i zapisz go jako liczbę mieszaną. Mamy dwie liczby mieszane. Tak samo jak przy dodawaniu są dwa sposoby. Można przekształcić je w ułamki niewłaściwe i wtedy odjąć albo odjąć najpierw części całkowite, a potem ułamki. Zróbmy to tak. Tak dla przypomnienia, 5 i 5 ósmych to dokładnie to samo co... Napiszę to żółtym kolorem. 5 plus 5 ósmych. Teraz napiszę znak minus z kolorem niebieskim. Mamy odjąć od tego 2 i 1 piątą. 2 i 1 piąta to dokładnie to samo co 2 plus 1 piąta. Jeśli mamy odjąć te liczby, to znaczy, że musimy odjąć 2, a potem odjąć jeszcze 1 piątą. Mamy więc 5 plus 5 ósmych. Teraz rozpiszmy treść w nawiasie minus 2 minus 1 piąta. Teraz możemy poprzestawiać liczby. 5 minus 2… 5 minus 2… To jest odejmowanie części całkowitych. Plus 5 ósmych minus 1 piąta. 5 odjąć 2, to jest proste, to się równa 3. Ale ile to będzie 5 ósmych minus 1 piąta? Policzmy. 5 ósmych minus 1 piąta. Przy odejmowaniu, tak jak przy dodawaniu, ułamki muszą mieć wspólny mianownik. 8 i 5 to różne liczby, więc musimy znaleźć ich najmniejszą wspólną wielokrotność. Jeśli rozłożymy 8 na czynniki pierwsze, otrzymamy 2 razy 4, a 4 to 2 razy 2, więc 8 równa się 2 razy 2 razy 2. 5 to po prostu 5, bo to liczba pierwsza. Najmniejsza wspólna wielokrotność 8 i 5 będzie więc iloczynem piątki i trzech dwójek. Czyli równa się 5 razy 2 razy 2 razy 2, a to tyle samo co 5 razy 8. Te liczby nie mają wspólnych dzielników większych niż 1. Najmniejsza wspólna wielokrotność wynosi 8 razy 5, czyli 40. Napiszmy mianownik 40. Aby uzyskać 40 z 8, Trzeba pomnożyć przez 5, to samo robimy w liczniku. 5 razy 5 to 25. Mnożymy przez 5 i licznik, i mianownik. Aby uzyskać 40 z 5 trzeba pomnożyć przez 8, więc przez to samo mnożymy licznik. 1 razy 8 równa się 8. Teraz mamy 25 40 minus 8 40. To równa się. W mianowniku zostaje 40. 25 minus 8 równa się 17. Zatem 5 ósmych minus 1 piąta, czyli 25 40 minus 8 40 równa się 17 40. 17 jest liczbą pierwszą, więc nie ma żadnych wspólnych dzielników z 40. Także 40 nie dzieli się przez 17, więc to najprostsza postać tego ułamka. 3 jest więc częścią całkowitą wyniku, a 17 jest częścią ułamkową. I gotowe. Metoda zadziałała. Oddzieliliśmy części całkowite od ułamkowych i odejmowanie poszło nam bardzo łatwo, bo pierwszy ułamek był mniejszy od drugiego. Gdyby był większy, mielibyśmy kłopot, bo wynik byłby ujemny. Wówczas łatwiej byłoby najpierw przekształcić obie liczby w ułamki niewłaściwe.